Cześć, w tym filmie opowiem Ci co to jest błąd 404 na stronie internetowej, jak poprawnie zaprojektować stronę tego błędu, jak wykryć i naprawić taki błąd na swojej stronie. Zapraszam do oglądania. Mówiąc w uproszczeniu błąd 404 pojawia się na stronie internetowej w momencie, gdy dana podstrona serwisu nie istnieje i nie została znaleziona. Jest to jeden z najpopularniejszych błędów występujących na stronach internetowych więc warto się z nim zaznajomić i poznać dobre praktyki oraz sprawdzić swoją stronę internetową, czy tego typu błędów nie zawiera. Błąd 404 najczęściej wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dana podstrona została celowo lub omykowo usunięta, a w innych częściach witryny zostały linki do niej. Po drugie, adres URL danej podstrony zmienił się, a nie zostało wdrożone odpowiednie przekierowanie 301 w innych częściach witryny, więc został tam link do pierwotnego adresu URL. Jeśli szablon naszej strony internetowej nie ma dedykowanego widoku przewidzianego dla strony błędu 404, to przeglądarka wyświetli domyślny komunikat, np. taki jak widzisz teraz na ekranie. Nie jest to zbyt atrakcyjna wizualnie informacja, a dodatkowo nie oferuje odbiorcy żadnej możliwości wyjścia z sytuacji poza odświeżeniem strony, które najprawdopodobniej będzie skutkować tym samym błędem. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku błędu 404 jest wdrożenie dedykowanego widoku tej podstrony w ramach szablonu naszej strony internetowej. Jeśli posiadamy taki szablon to na stronie błędu 404 zobaczymy dokładnie taką treść jaka została zaprojektowana na przykład nasze logo, główne menu, jakąś grafikę, informację tekstową i propozycję kolejnej akcji dla użytkownika. Może to na przykład wyglądać w ten sposób jak widzisz teraz na ekranie. Na pewno zgodzisz się ze mną, że wygląda to dużo bardziej atrakcyjnie i pozwala na dalsze, płynne korzystanie ze strony internetowej. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda błęd, strona błędu 404 na Twojej witrynie, wpisz w przeglądarce coś takiego. Twoja domena.pl ukośnik bla bla bla. Na pewno nie masz takiej podstrony więc twoim oczom ukaże się właśnie strona błędu 404. Jeśli nie wygląda ona podobnie jak inne podstrony w swoim serwisie to znak że warto wprowadzić odpowiednie poprawki czyli dodać szablon właśnie tej strony 404. No właśnie ale jak sprawdzić czy na stronie internetowej masz tego typu błędy. W przypadku małych stron możesz ręcznie przeklikać wszystkie podstrony i linki i sprawdzić czy któryś z nich nie kieruje na 404. Niestety taka praca jest zupełnie nieopłacalna w przypadku średnich i dużych stron internetowych. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu typu Crawler, który przeskanuje Twoją stronę internetową w poszukiwaniu między innymi tego typu błędów, a następnie przygotuje raport z informacjami, jakie podstrony zwracają błąd 404 i gdzie występują linki do nich. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl. Jeśli masz dostęp do narzędzia Google Search Console dla swojej strony internetowej, również tam możesz sprawdzić, czy na stronie zostały wykryte błędy 404. Po zlokalizowaniu błędów 404 na stronie warto jak najszybciej wprowadzić działania naprawcze, które mogą mieć różną formę w zależności od przyczyn tego błędu. Najprostszym rozwiązaniem będzie konsultacja z firmą, która wykonywała lub opiekuje się Twoją stroną internetową. Kilka propozycji napraw znajdziesz w artykule na temat błędu 404 na moim blogu na stronie arturkosiński.pl. Link do tego artykułu znajdziesz pod filmem na YouTubie lub na Facebooku. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, daj kciuk w górę, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, a jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.